Ryneczek w Piszu sfilmowany 10 lipca 2014 roku. Przyjechałem z Ełku albo w ogóle to z Wrocławia na gościnne występy po Mazurach. Idziemy dalej szukać jakichś atrakcji turystycznych.